W modelu zaplanowanych wydatków zakładaliśmy, że zaplanowane inwestycje są stałe. W tym odcinku zastanawia się, jak realne stopy procentowe napędzają, jak napędzają zaplanowane inwestycje. Pomyślmy o inwestycji jako funkcji realnych stóp procentowych. Zaplanowane inwestycje funkcją realnych stóp procentowych. Mówiąc o realnych stopach procentowych, mam na myśli nominalne stopy procentowe po oczyszczeniu ich z wpływu inflacji. Temat zgłębimy w kolejnych odcinkach. Gdyby nie inflacja, realne i nominalne stopy procentowe byłyby identyczne. Zacznę od bardzo konkretnego przykładu. Powiedzmy, że są już potencjalne zaplanowane przedsięwzięcia na nadchodzący rok. Napiszmy. Przedsięwzięcia. To potencjalne inwestycje są przedsięwzięcia i jakiś poziom spodziewanego zwrotu. Ludzie pracujące nad tymi przedsięwzięciami otwierają arkusze kalkulacyjne, rozważają ryzyko, prawdopodobieństwo i tym podobne. Wyliczają spodziewany zwrot. Powiedzmy, że przedsięwzięcie A ma 20% spodziewanego zwrotu. B 18%. C 16%. Jeszcze parę. D to 10%, E 5% a F to 2% I powiedzmy, że na początku, w pierwszej sytuacji, stopy procentowe są stosunkowo wysokie. Powiedzmy, że R1 jest równe 19%. Mamy realną stopę procentową 19%. A to jest realny, spodziewany zwrot. W które z tych przedsięwzięć ludzie zainwestują? Które z nich wybiorą? Jeśli ktoś ma gotówkę, powie… Albo pożyczę komuś swoje pieniądze za 19%, albo zrealizuję to zadanie i zarobię 20%. Jeśli ma gotówkę, tak właśnie postąpi. Jeśli nie ma gotówki, powie, mogę pożyczyć pieniądze za 19% i zainwestować je na 20%. Zarobię na tym. Przedsięwzięcie A z pewnością zostanie zrealizowane. A zrealizowane. Co z przedsięwzięciem B? Jeśli ktoś ma na nie gotówkę, to powie, mógłbym się wziąć do zadania B i uzyskać 18% realnego zwrotu. Albo pożyczyć komuś te pieniądze za 19% realnego zwrotu. Nie zrealizuję więc przedsięwzięcia B. Nie tknę niczego, co ma jeszcze niższy zwrot realny. Gdybym mógł zrealizować zadanie B, ale musiałbym pożyczyć pieniądze, gdybym musiał pożyczyć pieniądze za realne oprocentowanie 19%, a z przedsięwzięcia uzyskam tylko 18%, to przecież stracę. Nie zaangażuję się więc ani w B, ani w inne zadania dające niższy zwrot. Kiedy mamy wysokie stopy procentowe, tutaj, to zrealizuję tylko przedsięwzięcie A, zadanie, zadanie A. Pomyślmy, co się stanie, jeśli stopy procentowe spadną, jeśli realne stopy procentowe spadną. Powiedzmy, realna stopa procentowa, nazwijmy ją R2, nazwijmy ją R2, realne stopy procentowe spadają do, powiedzmy, że spadają do 3%. Jeszcze raz, z pewnością zrealizujecie A. Jeśli macie pieniądze, uzyskacie 20%. To lepsze niż pożyczenie komuś pieniędzy na 3%. Jeśli nie macie pieniędzy, możecie pożyczyć je za 3% i zainwestować na 20%. Kierując się tą samą logiką, ludzie zrealizują przedsięwzięcie B. Można pożyczyć pieniądze za 3% i uzyskać 18%. A jeśli macie pieniądze, uzyskacie 18% zamiast 3% z pożyczenia ich komuś, więc się zdecydujecie. Zainteresują was wszystkie zadania, aż do E. Mając pieniądze, raczej wyłożycie je i zyskacie 5% niż pożyczycie na 3%. Zrealizujecie więc nawet E, choćbyście musieli się zapożyczyć. Nadal to ma sens. Pożyczyć za 3%, zainwestować na 5%. Będzie realny zwrot. Nie zdecydujecie się tylko na zadanie F, bo tutaj nie pokryjecie własnego kosztu pożyczki. Jeśli macie pożyczyć za 3% i zainwestować na 2%, to nie ma sensu. Jeśli macie pieniądze, raczej pożyczycie je komuś na 3%, niż zaangażujecie się w zadanie F. W tym scenariuszu z pewnością nie zaangażujecie się w F. Oczywiście nie zrobicie tego w żadnym scenariuszu. Tutaj zainteresuje Was wszystko, co jest powyżej, czyli przedsięwzięcia A, B, C, D. Jednak nie wszystko, oprócz F. A, B, C, D i E. Pomyślmy o przybliżonym poziomie inwestycji. Gdybyśmy mieli zaznaczyć na tej osi, gdybyśmy mieli zaznaczyć inwestycje jako funkcję realnej stopy procentowej, a tutaj mamy zmienne niezależne, to realna stopa procentowa. Przy wysokiej realnej stopie procentowej mieliśmy niski poziom inwestycji. Zaangażowaliśmy się tylko w A. To tutaj. Tylko A. Tutaj byliśmy przy R1. A gdy obniżyliśmy stopę procentowe do R2, mieliśmy znacznie wyższy poziom inwestycji. Zainteresowały nas wszystkie te zadania. Mieliśmy znacznie wyższy poziom inwestycji. To jest A B C, D i E. Widzicie proporcjonalność odwrotną. Im niższa realna stopa procentowa, tym więcej inwestycji. Im wyższa stopa procentowa, tym inwestycji mniej. Można się spierać, czy to krzywa, czy prosta, ale dla ułatwienia załóżmy, że wykres wygląda tak. Narysuję linię przerwaną, łatwiej mi to zrobić. Wykres może wyglądać jakoś tak. Teraz, korzystając z tej wiedzy, Zacznijmy myśleć o tym, jak zmiana realnej stopy procentowej może zmienić nasze zaplanowane wydatki w krzyżu Keynesowskim. A to będzie punktem wyjścia do rozważań nad krzywą IS. Nad słynną krzywą IS i modelem ISLM.